Siemanko. I chodźmy, każdy Tak, mam tutaj RRR RRRRRRR RRRRR RRRR R RR RR chcą RR RR RR Tutaj, RR RR RR F RR RR Posty i zanim z tego mam... Ej! To jest mo moja stronka i nie chcę... I... wchodzimy w licznik. Dobrze, mam teraz wam, a ty przestań się włączać, Jestem na mojej stronie musiały się włączać, wyjdź. Płacajcie na takie głupie rzeczy, dobrze, wchodzimy w stronę główną i mylcie z brzydkim słowem. bo jest jak my widzimy członkowie zespół R pisze nasi wrogi wrogowe będzie tam znane i różne rzeczy Klitymy. to jest moja strona dzisiaj były dwa odcinki i tutaj mam reklamę next day